Ciekawy problem dla kierowców chorych na padaczkę- w jaki sposób neurolog ocenia ten dwuletni okres beznapadowy, który niezbędny jest do odzyskania prawa jazdy. No problem o tyle praktyczny, że to właśnie na podstawie opinii neurologa, karty konsultacyjnej neurologicznej, lekarz medycyny pracy podejmuje yy, jakąś decyzję. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I dostałem to zapytanie od mojego czytelnika, no a przy okazji widać jak funkcjonuje cały ten system zgłaszania przypadków padaczki do wydziałów komunikacji oraz jak niszczone jest systematycznie zaufanie pacjentów do lekarzy. Tych lekarzy, którzy teoretycznie powinni być ich powiernikami, czyli powiernikami pacjenta. No, dawno minęły czasy, że lekarz to był praktycznie jak ksiądz. Zapytanie mojego czytelnika, Dzień dobry Panu, chciałbym zasiągnąć informacji na temat stanu zdrowia, jaki powinien być po dwuletnim braku napadów padaczkowych. A mianowicie mój neurolog skierował mnie w maju 2012, zawiadomił Wydział Komunikacji o mojej chorobie, a ten skierował mnie na badania do WOMP. Od tej decyzji odwołuję się do coraz wyższych instancji. I nie mówię na wizytach lekarskich, że nie mam napadów, chociaż w rzeczywistości kilka ich było. Są to tak zwane napady proste, stacjonarne, bez utraty przytomności. Mam cichą nadzieję doczekać dwóch lat poprzez moje działania prawne, EEG w 2012 było w normie, teraz dostałem od neurologa skierowanie na podobne EEG, gdzie napisał, że brak napadów i że jest to robione w celu porównania z poprzednim. Lekarz wystawia kartę konsultacyjną, w której są określone rubryki, kiedy wystąpił ostatni napad, od kiedy i do kiedy nie mogę mieć prawa jazdy. No i w dokumentacji medycznej neurolog napisał, że według oświadczenia pacjenta, powtarzam, według oświadczenia pacjenta ostatni napad wystąpił w czerwcu 2012 roku. Moje pytanie jest takiego rodzaju. Na podstawie jakich dokumentów neurolog wypełnia tą kartę konsultacyjną, czy może wpisać swoją opinię negatywną, to znaczy, że miałem te napady, pomimo tego, iż kartoteka choroby od dwóch lat jest czysta. I jeszcze jedno, niestety jest to jedyny neurolog w moim mieście na NFZ, a ja nie mam z nim najlepszych stosunków po tym jego doniesieniu. Czy mogę przenieść się z leczeniem i dokumentacją do innego, w tym przypadku aż do Gdańska, czy takie działanie coś pomoże. Mieszkam na wsi i do pracy codziennie dojeżdżam 20 km samochodem, ponieważ nie ma bezpośredniego połączenia autobusowego. Utrata prawa jazdy to utrata pracy. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź. No, naprawdę nieciekawa sytuacja. No ale aby jakoś odpowiedzieć na to pytanie, muszę sięgnąć do rozporządzenia ministra zdrowia, gdzie jest takich parę wiążących stwierdzeń. Po pierwsze, dla potrzeb orzeczniczych o rozpoznaniu padaczki decyduje lekarz neurolog, czyli w tym przypadku co zrobił? Rozpoznał i uczynił to, co do niego należało, przynajmniej według prawa. Osobie, o której rozpoznano padaczkę przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, opiegającej się o prawo jazdy kategorii ABT lub posiadającej prawo jazdy kategorii ABT można wydawać prawo jazdy, albo przedłużać okres jego ważności, po przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. Czyli jeszcze raz, opinia neurologa potwierdzająca brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. Czyli znowu zależność od tegoż to neurologa. Po tym okresie osoba podlega badaniom kontrolnym przez lekarza neurologa co pół roku, przez okres dwóch lat, Następnie co rok, przez kolejne 3 lata, a następnie w zależności od wskazań lekarskich. Nie wyczytałem tutaj nigdzie jakiegokolwiek odniesienia do nieprawidłowego zapisu EEG. No tak teoretycznie to EEG tutaj nie ma żadnego znaczenia, bo poprzedni, poprzednie EEG było prawidłowe. No, odniesienie jest jedynie do braku napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. No i powstaje taki bardzo ciekawy problem, czy jak pacjent z uporem maniaka twierdzi, że nie miał napadów, to lekarz może napisać, że było inaczej. No, według mnie nie, ale wierz mi, <ścoughs> widziałem zbyt wiele rzeczy w życiu, aby być tego po prostu na 100% pewnym. Poza tym nie jestem lekarzem neurologiem i tak do końca nie jestem pewien w jaki sposób oni tą napady padaczkowe mogą rozpoznać. Jeżeli ten lekarz Ci jednak napisze, że miałeś te napady, czy napisze niezgodnie z tym, co uważasz, że było, to nie zauważyłem jakiegoś trybu odwoławczego, na przykład do konsultantów wojewódzkich, czy do jakichś innych ośrodków referencyjnych, które obiektywnie mogłyby zweryfikować sprawę. Czyli jak już napisze, że miałeś napad, no to umarł w butach. No, tak czy owak czuję, że ten lekarz jest świadomy, że brak napadów może być fikcyjny, może ma jakieś porównanie do Twojego poprzedniego leczenia, no bo robi wpis z dokumentacji, a wpis po prostu, że według oświadczenia pacjenta ostatni napad wystąpił wtedy i wtedy. Nie pisze, że stwierdził czy nie stwierdził, tylko, że według oświadczenia pacjenta, no czyli co robi? Stara się zdjąć jakoś z siebie odpowiedzialność, jak to mówią Rosjanie, na jakiś słuczej. I czyli obawia się na przykład jakiegoś incydentu w przyszłości. Tak prywatnie według mnie sytuacja jest zdecydowanie chora, no bo pacjent z prawem jazdy tylko raz da się nabrać na szczerość wobec swojego lekarza. Nawet ten najgłupszy pacjent, tak żebyś tego nie odebrał do siebie, raz tylko da się nabrać na szczerość wobec swojego lekarza. No i pewnie wszyscy się będą cieszyć jak to dobrze polscy neurologi leczą padaczkę, w Narodowym Funduszu Zdrowia obetną Wydatki na opiekę nad chorymi, na epilepsję, w ministerstwie ktoś dostanie nagrodę, a tutaj nic dodać, nic ująć. Czy zmiana neurologa ma sens na innego, na prywatnego, na profesora, czy tam nie wiadomo na kogo? No, jeżeli to będzie kolejny lekarz w systemie NFZ, to i tak musi się oprzeć na poprzedniej dokumentacji, no i tak będzie tam wystraszony, że ktoś mu tą dokumentację sprawdzi, Ty zgłosiłeś mu napad a on tam, no powiedzmy, no nie zrobił to zgodnie ze sztuką lekarską, natomiast yy, jaką ten lekarz następny wypisze opinię? No może tylko napisać taką, że według oświadczenia pacjenta napadów nie było, lub napady były, prawda? Jak się zgłosisz z napadem, to tylko potwierdzi prawdę. Czy rozwiązuje sprawę lekarz prywatny? No w tym konkretnym przypadku ma również ręce związane datą ostatniego udokumentowanego napadu padaczkowego i wątpię, aby chciał poświadczać nieprawdę i narażać się na problemy z prawem w przyszłości. No być może dla jakiejś doraźnej, niewielkiej korzyści finansowej. Także raczej tutaj no, oszczędziłbym sobie wydatków już, jak, jak to mówią, ciągnął to sprawę w systemie NFZ-u. Na tym kończę, no, sam jestem bardzo ciekaw jak ta sprawa się skończy, natomiast jeżeli filmik Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązał ci jakiś problem, udostępnij go na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Google+, czy Nasza Klasa. No koniecznie też opisz swój przypadek, jeżeli miałeś podobną sytuację, jeżeli jesteś osobą z epilepsją, no jeżeli też się tak borykasz i ta, rozpoznanie tej choroby od razu pozbawia Cię pracy, czy nagle czynicie osobą jakiejś drugiej czy trzeciej kategorii w naszym pięknym kraju nad Wisłą i Odrą. Natomiast, jeżeli chcesz więcej takich filmików, to już teraz zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, tutaj gdzieś na górze i na dole są linki do subskrypcji. Co tydzień staram się przesłać jakiś ciekawy materiał o badaniach kierowców. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak nawiasem mówiąc, no, dochodzi do jakiejś paranoi, bo nie bardzo sobie wyobrażam funkcjonowanie lekarza takiego jak ja, czy jakiegoś innego, jakiejkolwiek innej specjalności, który nie ma zaufania do swoich pacjentów. No ale ten temat jest chyba na inny filmik.